Do 1980 roku poza kontaktami z Kazimierzem Świtoniem takimi zupełnie luźnymi on w tym, tym czasie prowadził zakład naprawy sprzętu telewizyjnego. Często korzystałem z jego usług, bywałem u niego w domu. Czasami trafiały do mnie jego ulotki rozdawane w kościele św. Piotra i Pawła. Ale to były tylko takie kontakty, jeżeli chodzi o opozycję polityczną.